Jedną z naszych ulubionych rzeczy na lato jest przybycie pomidorów i podczas gdy nie brakuje potraw, które można przy nich przygotować, co się stanie jeśli skończy się zbyt dużo? Zamiast robić kolejną porcję smażonych zielonych pomidorów spróbuj wprowadzić najsmaczniejsze owocowe lato do tych niekonwencjonalnych wskazówek. 1 link twarzy. Myśl o umieszczeniu pomidorów na twojej twarzy może wydawać się początkowo dziwna i obrzydliwa ale nas wysłuchaj. Pomidory są pełne witamin które są korzystne dla twojego organizmu i mogą pomóc w leczeniu tłustej skóry trądziku i zmarszczek. Istnieje wiele tutorialowych mieszanek, które koncentrują się na konkretnych problemach skórnych, ale peeling na bazie pomidorów może być tak prosty jak krojenie pomidora i pokrycie odsłoniętej części granulowanym cukrem. Zastrzeżenie, zawsze skonsultuj się z dermatologiem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia skóry. 2. Ulga Sunburn jakby leczenie trądziku i zmarszczek nie było wystarczające pomidory mogą być również wykorzystywane do chłodzenia skóry spalonej słońcem. Niektóre badania sugerują, że posiadanie diety bogatej w pomidor może pomóc w zapobieganiu poparzeniom słonecznym wraz z używaniem kremu przeciwsłonecznego, ale możesz również zastosować ją bezpośrednio na skórę aby złagodzić bóle. Połóż pokrojone pomidory na uszkodzonym obszarze lub wyciąg soki aplikuj. Możesz również połączyć przecier pomidorowy z jogurtem greckim, który przywraca zniszczoną skórę.